Świat redaktor Świat redaktor Chciałbym by w taki świat W którym człowiek mój czegoś wart Świat czarno białych jak cieniach na piętrzach Oczak w oczach wiele miał wart, chciałbym żyć jak każdy. Pieniądz nie miał wcale niczego znaczenia. I każdy człowiek zwyczajnie szanował się. Świat retro. Świat retro. Światetro. Chciałbym, by wrócił w taki świat który którym człowiek u czegoś Świat czarno-białych odcieniach na gdyrciach Lecz w oczach wiele miał barw Chciałbym żyć, że tak, gdy nie miał wcale znaczenia i każdy człowiek zwyczajnie szanował się, świat retro, świat retro, świat retro